Witam Państwa serdecznie w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 15 na 47 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum, w związku z tym e, otwieram 47 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. E, w dniu dzisiejszym e, na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad i tak e, w punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary, w punkcie czwartym informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie piątym informacja przedstawiciela Gminy Kowary w związku z gmin Karkonoskich, w punkcie szóstym Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych yy, y, dokonana przez Burmistrza Miasta Kowara oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. W punkcie 7 pytania, interpelacje. W punkcie 8 rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie a w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w punkcie b w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora zarządu eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach. W punkcie C w sprawie zmiany Statutu Zarządu eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. W punkcie D w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego aglomeracji jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie plan adaptacji do zmian klimatu aglomeracji jeleniogórskiej. pod punkcie E w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pod punkcie E w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. W punkcie G w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2022. W punkcie H uchwałę, projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 37 przez 187 przez /09, 09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzących przez, prowadzonych przez gminę Kowary w roku 2000 w podpunkcie i w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, w punkcie j w sprawie zmiany uchwały nr 13, łamane przez 79, łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary, i w punkcie K w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. W punkcie 9 sprawy różne i w punkcie 10 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi? Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o przyjęcie mojego wniosku i wprowadzenie punktu 8L. To jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Dotyczy to otrzymanej promesy w dniu 18 listopada na tak zwany przystanek Kowary, czyli realizacja przedsięwzięcia na dworcu kolejowym. Dostaliśmy z BGK już warunki określające, kiedy i jak inwestycje możemy przeprowadzać. Jest to niezbędny wpis do wieloletniej prognozy, żebyśmy zadanie mogli zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ktoś jeszcze z, zgłasza jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym e, zapoznam państwa z, z obecnym e, porządkiem obrad po wprowadzeniu pod punktu L e, punktu 8. E, i ten porządek obrad będzie wyglądał następująco. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim sprawozdanie burmistrza miasta Kowary, w punkcie czwartym informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie piątym informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku z Gmin Karkonskich, w punkcie szóstym analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonana przez burmistrza miasta Kowary oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie siódmym pytania i interpelacje, w punkcie ósmym rozpatrzenie projektu uchwały, w punkcie a w sprawie określenia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 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W punkcie F w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. W podpunkcie G w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2022. W podpunkcie H uchwała, projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer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 gminę miejską e, Kowary w, w roku 2009. W podpunkcie i w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary. W podpunkcie i w sprawie zmiany uchwały nr 13, łamane przez 79, łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary w podpunkcie K w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2021 i w podpunkcie L w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary. W punkcie 9 sprawy różne i w punkcie 10 zamknięcie sesji Rady Miejskiej. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Mińska w Kowarach jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, czyli do sprawozdania Burmistrza miasta Kowary. Proszę bardzo Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo. Pisemne sprawozdanie między sesjami otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na kilka spraw, które się wydarzyły od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Po pierwsze otrzymaliśmy promesę na 450 tysięcy złotych na tak zwany przystanek Kowary, czyli remont PKP. 4,5 miliona złotych, czyli na remont dworca PKP i w tej chwili ogłoszone już i wybrana jest firma, która będzie robiła Program funkcjonalno-użytkowy, który zostanie Państwu przedstawiony, i po akceptacji będziemy ogłaszali całą procedurę wyłaniania wykonawcy. Również informuję Państwa, że otrzymaliśmy około 800 tysięcy złotych przeznaczonych na docieplenie sali gimnastycznej w SP1. Otrzymaliśmy też ze środków powodziowych około 80 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia na ulicy Świerkowej. Z takich spraw dość nietypowych w mieście to informuję Państwa, że zbyliśmy nieruchomość koło zbiornika wodnego w Przemeserze za kwotę ponad 1 400 000 zł. Jest to po przetargu, warium zostało wpłacone, umowa jeszcze nie jest podpisana, ale do połowy grudnia powinna być podpisana umowa i pieniądze powinny wpłynąć na konto urzędu. Również informuję Państwa, że daliśmy ogłoszenie, jest ono na naszej stronie internetowej i na bip że zbieramy wnioski do nowego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest informacja bardzo istotna dla mieszkańców, bo pytanie kiedy rozpoczniemy nową procedurę. No kończymy procedury, które rozpoczęliśmy dwa lata temu i rozpoczynamy kolejne, bo tych zgłoszeń już jest dużo, ale przypominamy, bo to jest bardzo istotne. Również informuję Państwa, że została już y, y, y, y, y, jest do dyspozycji aplikacja Blisko Mieszkańców. Jest to aplikacja, która y, y, informuje mieszkańców y, o wszystkim, co dzieje się w mieście, co się dzieje na stronie internetowej wszystkie ogłoszenia, wszystkie informacje na tej, w tej aplikacji mieszkańcy będą otrzymywać, jak i również informacje, kiedy wywożone są śmieci, jakie są śmieci, że wywożone, jakiego dnia będzie można wszystkie harmonogramy sprawdzać, można takie informacje otrzymywać poprzez SMS, czyli krótkie informacje, jak będą terminy podatkowe, to będzie można, yy, będzie takie przypomnienie z księgowości wysyłane o zbliżających się terminach podatkowych, ale również będzie z aplikacji, jeżeli ktoś zamontuje sobie aplikację, to wtedy na aplikację wszystko, co się ustala na stronach internetowych miasta, to będzie to dostępne od razu automatycznie dla mieszkańców. Tam można jeszcze sobie do tego dopisać stronę Główną Policji, Urząd Starostwa. Myślę, że to taka bardzo interesująca opcja dla mieszkańców i zapraszam wszystkich do podłączenia się do tej aplikacji. Również informuję, że pierwszego, drugiego 3 grudnia robimy zbiórkę dużogabarytową, czyli wywozy dużogabarytowe. Jak Państwo zauważyliście, już mieszkańcy zaczynają wystawiać swoje meble, które zabieramy przy tej zbiórce. Przypominam tylko, że należy powiadomić kondę, że taki odbiór powinien być zrobiony. Mieszkańcy często wystawiają, nie informując. Konde. Konde, wczoraj akurat widziałam pracownika, Konde, który jeździł po mieście i sprawdzał, gdzie już takie wystawki są robione. Natomiast zgodnie z procedurą mieszkańcy powinni zadzwonić, powiadomić, że w danym miejscu jest wyłożone. W przyszłym roku takie zbiórki dużogawerytowe będą dwa razy w roku, natomiast w tym roku jeszcze były cztery. Również informuję Państwa, no niestety z przykrością, że w urzędzie mamy osoby chore na COVID. W związku z tym dostępność do urzędu jest dość ograniczona, ale wszystkie sprawy na bieżąco staramy się załatwiać. Ja spotkania z mieszkańcami na ogół wykonuję w terenie. Czyli jeżeli mieszkańcy chcą się spotkać, ja jadę po prostu w teren, czy zastępca pan Ryszard, jeździmy w teren i sprawy się sprawy załatwiać poza terenem urzędu. Z tych spraw bieżących myślę, że to tyle. Jeżeli będą pytania, to później jestem do, do dyspozycji odpowiem. Może jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć i pokazać. Ukazało się takie wydawnictwo. Kowary miasto z tradycjami, to jest taki kalendarz, który jest kalendarzem wydanym jako wydawnictwo poplenerowe. To jest zdjęcia, które są, może nie są wszystkie bardzo wyraźne, ale to są zdjęcia, które wykonywała młodzież polska i czeska. I to są ich prace, które są przez nich, są przez nich zrobione. I to jest właśnie taki efekt wydawnictwa poplenerowego. Nasze kalendarze miejskie są trójdzielne, natomiast ten jest pojedynczy kalendarz, ale też informuję, bo, bo pytają, a czemu są kłódki na przykład tutaj, bo takie zdjęcia nasza młodzież wykonywała, dlatego te, ten kalendarz jest troszeczkę inny niż kalendarze miejskie. I nie są to zdjęcia pana Andrzeja Węgiela, bo wiemy, że on klasą bardzo wysoką. Te zdjęcia wykonuje, także to troszeczkę są inne zdjęcia, ale są młodzież bardzo jest z tego zadowolona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do sprawozdania pani burmistrz? Pani Beata, proszę bardzo. Dobrze, jeszcze raz. Pani burmistrz ja chciałam zapytać. O te środki dla stowarzyszeń na 2022 rok. Coś może Pani bliżej nam powiedzieć? Czy to tylko są środki dla stowarzyszeń, czy tak samo dla działalności jedno, znaczy dla działalności gospodarczych z LGD? A możemy Pani Beato, do tego punktu wrócić w pytaniach i interpelacjach? Możemy, nie ma nie, ja rozumiem, że pani Bata chciałaby usłyszeć coś na ten temat jeszcze zanim będziemy podejmować uchwałę o współpracy z. No, dobrze, dobrze. Tak, dobrze? Odczytałem intencje. Tak. No właśnie. Tak. No dobrze, tylko że to właśnie w pytaniu, to jeszcze będzie przed podejmowaniem projektów uchwał, także to, to w pytaniach i interpelacjach tak. wrócimy, dobrze? Okay. Dziękuję. Dobrze. E, czy ktoś jeszcze z Państwa w tym momencie co do sprawozdania, e, pani burmistrz? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń komisji już Państwu zreferuję, jak to wyglądało. W dniu 8 listopada odbyła się 59. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano projekty uchwał na 46. Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kowarach. I były to projekty w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na, na ten rok, rozpatrzenie i omówienie pism, które wpłynęły do prac komisji. 18 listopada odbyła się 27 komisja do spraw skarg, wniosków i petycji, na które omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej i omówiono pisma, które zostały skierowane do prac komisji. 22 listopada odbyła się 32. Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki, na której była to komisja wyjazdowa. Do nowo powstałej biblioteki na Wojkowie, po czym omówiono pisma, które wpłynęły do prac komisji. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.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 24. również odbyła się 60. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, czyli podpunkcia w sprawie zmiany statutu zesku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 37 łamane przez 187, 09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wszelkiego rodzaju, to już dzisiaj Państwu ten projekt uchwały przybliżałem. W sprawie uchwalenia zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary w sprawie zmiany uchwały nr 13, yy, łamane przez 79, łamane przez 19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania yy, pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary yy, w punkcie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na ten rok yy, i omówiono również zarządzenie burmistrza miasta Kowary nr 0050.171 yy, tego roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary oraz w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na przyszły rok. Oraz rozpatrzono pisma, które wpłynęły do prac Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Czy do tego punktu ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do prac Komisji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela gminy Kowary w związku z Gmin Karkonowskich. Panie Tadeuszu, czy coś w międzyczasie się wydarzyło? Dzień dobry. Wydarzyło? Szanowni Państwo, w okresie między sesjami Rady Miejskiej nie odbyło się żadne posiedzenie zgromadzenia związków Gmin Karkonowskich, także ja ze swojej strony dziękuję serdecznie. Dziękujemy. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli do analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, na podstawie obowiązujących przepisów, wszystkie oświadczenia majątkowe zostały zweryfikowane i informuję, że do złożenia oświadczeń majątkowych za 2020 rok według stanu na 31 grudnia 2020 roku zobowiązanych było 17 osób. Z tego takie, takie oświadczenie złożyło 16 osób, jedna osoba złożyła oświadczenie po terminie ustawowym. W związku z tym, że powoływaliśmy nowe osoby na stanowisko do którego jest zobowiązane złożenie oświadczenia majątkowe, jest to stanowisko zastępujące Panią Skarbnik, ta osoba również złożyła oświadczenie majątkowe i w ustawowym terminie. W związku z tym, że odwołaliśmy dwie osoby, które są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, takie oświadczenia zostały złożone ale niestety zostały złożone po terminie i temat ten był przedmiotem analizy. Również stwierdzono u trzech osób nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach. Jest to dwóch pracowników MOPSU i jeden pracownik przedszkola. Te nieprawidłowości zostały usunięte i na dzień dzisiejszy wszystko jest tak, jak przedstawiłam. Wszystkie te informacje są na BIP-ie uwidocznione. Dziękuję bardzo, Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Radę Miejską w Kowarach, to zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenia majątkowe zostały złożone. Do złożenia oświadczeń majątkowych za 2020 rok według stanu na 31 grudnia 2020 roku zobowiązanych było 15, 15 osób, złożyło 15 osób, dwa oświadczenia majątkowe złożono po terminie ustawowym. Dostarczone sprawozdanie z dostarczono dostarczone sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w Wojewodzie Dolnośląskiemu przeze mnie jako Przewodniczącemu Rady e, oraz Burmistrza Miasta Kowary zostało złożone w ustawowym terminie. Stwierdzone nieprawidłowości zostały wykazane u trzech radnych. i Jeden radny nie złożył korekty. Taki jest stan na, na dzień dzisiejszy. Czy jakieś są pytania co do? Nie widzę, ale ja mam tutaj na, na świeże do Pana Mecenasa pytanie. Panie Mecenasie, czy dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego co do niekonstytucyjności ustawy właśnie o składaniu oświadczeń majątkowych, nie wiem czy Pan już miał okazję usłyszeć to oświadczenie Trybunału, że jest niekonstytucyjne w zakresie udzielania informacji na temat stanu majątkowego małżonków i członków rodziny, czy ono ma zastosowanie również do, do oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych. Będzie miało zastosowanie, ale jak każde orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego de facto ma skutek na przyszłość. Czyli te, które są złożone na dzień dzisiejszy, one są złożone skutecznie. Prawo powiem tak, ogólnie wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wywołują skutek na przyszłość. Ale mówię, to już, to, to wskazanie, że nie składa się informacji dotyczących małżonków ze stanowisku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2008 roku, albowiem ciężko jest zmusić małżonka, żeby złożył to oświadczenie nawet niezależnie od tego, czy ma rozdzielność majątkową, czy nie. Na dzień dzisiejszy złożone oświadczenia są skuteczne tak powinny obowiązywać a jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, no to niewątpliwie będzie to wywoła to skutek w formie zmiany rozporządzenia, które na pewno będzie musiało skutkować zmianę formularzu załącznika do Zawsze zmianą formularza oświadczenia majątkowego czyli założnika do rozporządzenia. Mm -hmm. Dziękuję bardzo panie mecenasie. Nie widzę pytań, w związku z tym przechodzimy do e, punktu siódmego e, porządku obrad, czyli do pytań i interpelacji. I proszę bardzo tutaj jako pierwsza myślę, że pani Beata, tak? W kolejce. Tak, e, dziękuję. E, mogę już mówić. Tak, proszę. Pani burmistrz odnośnie RGD. Jest wzmianka w Pani sprawozdaniu o tym, że była rozmowa na temat środków finansowych dla stowarzyszeń. Chciałabym wiedzieć, jak to wygląda, jakie to są kwoty, od kiedy zaczną się te nabory ewentualnie i, ile, i czy nasze stowarzyszenia będą mogły z tego wsparcia skorzystać. I oprócz tego, czy oczywiście te środki będą też przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszego miasta? Tak, tak, proszę. Szanowni państwo, tak było spotkanie takie informacyjne, które prowadziła pani Dorota Getz, pani prezes LGD na gminę średnio będzie to kwota około 140 tysięcy złotych. Mówię to w złotych, chociaż to może być inna kwota, bo tam to jest przelicznik na euro. W zależności jak on będzie się kształtował, to to może być kwota troszeczkę wyższa lub troszeczkę niższa. To są pieniądze, które będą do wzięcia w przyszłym roku. To są pieniądze na przedsięwzięcia, które są organizowane na danym terenie w danej gminie. My takich przedsięwzięć mamy kilka, które chcielibyśmy zrealizować, ale problem pojawił się mianowicie jeden. Czy Stowarzyszenia, które już mają maksymalną kwotę realizacyjną, tak jak Euro 1, Stowarzyszenie Olimpia Kowary, czy będą mogły z nami współpracować, bo do tej pory była maksymalna kwota, którą stowarzyszenie mogło otrzymać, to była 300 tysięcy złotych. Wystąpiliśmy o zmianę tego, żeby to była kwota wyższa, wyższa do 500 tysięcy złotych. Niestety jeszcze nie ma rządowego określenia, czy ta kwota będzie wyższa, czy nie. Na razie jest 300 tysięcy. Wszyscy generalnie bardzo byśmy chcieli, żeby była kwota wyższa. Z jednej prostej przyczyny stowarzyszenia, które już realizowały przedsięwzięcia z gminami i to jest we wszystkich gminach, są stowarzyszeniami pewnymi, stowarzyszeniami, które potrafią się rozliczać, stowarzyszeniami, które bardzo dobrze współpracują z gminami. I to jest jak gdyby jedna rzecz na działalność gospodarczą. Tak, będą pieniądze na uruchomienie działalności gospodarczej. Pytanie jest tylko takie, czy będą to, będzie to kwota tak jak do tej pory 80 tysięcy złotych na założenie nowej działalności gospodarczej czy 100 tysięcy złotych, bo jak państwo wiecie, inflacja jest tak ogromna, że zastanawiamy się, czy ta kwota nie powinna być wyższa. To będzie się wiązało wtedy, że albo będzie to 8 pożyczek po 100 tysięcy złotych, albo to będzie 10 na przykład po 80 tysięcy złotych. Ta decyzja jeszcze trwa i na dzień dzisiejszy taka jest informacja odnośnie środków z LGD. Tak, na uruchomienie działalności gospodarczej są pieniądze i na stowarzyszenia są pieniądze. No, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa by chciał zadać pytanie? Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację? Tak? Aha. Znaczy później, to znaczy kiedy Pani Krzysztofie? Aha, po sesji. Okay. Dobrze, czyli jeszcze raz powtórzę, nie ma pytań i nikt nie składa interpelacji. Dobrze, w związku z tym przechodzimy do punktu ósmego, porządku obrad, czyli do punktu rozpatrzenie projektów uchwał. I tak, w podpunkcie mamy pierwszy projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Proszę bardzo Panie Krzysztofie. Ja rozumiem, że to standardowo wychodzi maksymalne stawki, tak? Jeżeli chodzi o stawki od nieruchomości. To jest prawem jakby dookreślonym można powiedzieć. Dziękuję. Czy to są maksymalne mo możliwe, tak? Tak, tak, no mhm. prawem dookreślonym, bo to maksymalne. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z, jeszcze z Państwa ma e, pytania? Dodam, że, że projekt tej uchwały był analizowany przez e, Komisję Budżetowo-Gospodarczą i został pozytywnie zaopiniowany. E, w związku z tym przytoczę Państwu e, treść uchwały uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku na podstawie od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym drugim i trzecim wraz z załącznikami. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. W paragrafie piątym uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Wyszedł. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Stosunkiem głosów 9 za, 2 wstrzymujące się. W związku z tym przechodzimy do projektu uchwały do podpunktu b punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora zarządu eksploatacji zespołów komunalnych w Kowarach. Czy ktoś z Państwa tutaj ma jakieś pytania bądź chciałby coś powiedzieć? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora zarządu eksploatacji zespołów komunalnych w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek komisji do spraw skarg, wniosków i petycji uchwała co następuje, postanawia się, postanawia się uznać skargę z.p z dnia 11 października 2021 roku na dyrektora zarządów eksploatacji zzałów komunalnych w Kowarach za bezzasadną. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach zobowiązując go do poinformowania skarżących o treści podjętej uchwały. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pani Ewa. Tak czy nie ma Pani? Jest Pani. ma. No dobra, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zesłów Komunalnych w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Eksploatacji Zesłów Komunalnych w Kowarach. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku eee, w sprawie zmiany statutu Zarządu Eksploatacji Zwołów Komunalnych w Kowarach na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym zmienia się treść załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach yy, numer 43 łamane przez 228 łamane przez 09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany statutu zarządu o eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach poprzez nadanie mu treści jak załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. W związku z tym przechodzimy do, do punktu d, do podpunktu d, punktu ósmego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami Samorządu Terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany stanie Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej. I już Państwu przytaczam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Leniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Leniogórskiej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwala, hmm, co następuje. Hmm, treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, w paragrafie trzecim, wykonanie, wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pan Adam. Może. Pani Adam. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego aglomeracji Jeleniogórskiej. W związku z tym przechodzimy do podpunktu E punktu 8 porządku obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. I już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w związku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W uchwale, w paragrafie pierwszym w uchwale numer 33 łamane przez 205 łamane przez 20 Rady Miejskiej z dnia 20 8 grudnia 2020 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi e, opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z roku 2020 e, pozycja 7333 w paragrafie drugim ustęp 2 otrzymuje brzmienie paragraf 2 ustęp 2 koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 30,89 zł. W paragrafie 2 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Paragraf, e, Uchwała wchodzi, w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym pod, przechodzimy do podpunktu F punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego w roku 2022. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach od 1 do 11 wraz z załącznikami. W paragrafie 12 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie 13 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodam, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu G punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2022. Czy ktoś z Państwa tutaj ma jakieś pytanie bądź? Chcę coś powiedzieć, nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2022. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach 1, drugim wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2022. W związku z tym przechodzimy do podpunktu H punktu 8, czyli do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 37 łamane przez 187 łamane przez 09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania Nauczycielom dodatków. I tak, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do tej uchwały? Ona również była procedowana na Komisji Budżetowo-Gospodarczej i myślę, że wyczerpująco omówiona. Eee, przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku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 Kowary w roku 2009. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim wraz z załącznikami, pierwszym wraz z w paragrafie drugim wykonywa, wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o Potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 37, przez 187, łamane przez 09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegół, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. W związku z tym przechodzimy do podpunktu i y, punktu 8 porządku obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta y, Kowary. Czy tutaj ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, w związku z w tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta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 Tak, Stwierdzą, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu J punktu 8 czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadań pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Czy ktoś z Państwa tutaj ma jakieś pytania? Ja mam tylko takie króciutkie Pani Burmistrz pytanie, to chodzi po prostu o to, żeby zabudżetować środki konieczne do sporządzenia projektu tego przedsięwzięcia ze strony naszej Gminy, tak? Tak. Okay. Jeszcze ktoś, bo widzę, że ktoś włączył mikrofon, czy mi się zdaje? Nie, dobrze. W związku z tym przetoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie yy, zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79, łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dn. oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska Kowary uchwala, co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim, wraz z załącznikami w paragrafie trzecim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, w paragrafie czwartym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum.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 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu K punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. Pani Skarbnik może dwa słowa. projekt uchwały z autopoprawką, widzę, tak? Dzień dobry, witam państwa. W zakresie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok otrzymaliście też państwo autopoprawkę. Fakt złożenia autopoprawki wynika z sytuacji, iż gmina uzyskała z konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gmina uzyskując promesę na realizację zadania przystanek Kowary w tej promesie zawarte są obligatoryjne terminy, które gmina musi spełnić, aby ten termin zachować. I pojawiła się konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie ujęcia we wieloletniej prognozie finansowej zmiany dotyczącej przedsięwzięcia właśnie przystanek Kowary, który umożliwi nam w tym roku zawarcie umowy z wykonawcą na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego tego przedsięwzięcia i dochowanie terminu 6 miesięcy na wyłonienie wykonawcy zadania. I z uwagi na to, iż musieliśmy dokonać tych zmian we wieloletniej prognozie finansowej koniecznym stało się też ujęcie w uchwale w sprawie budżetu miasta Kowary kwot, które dotyczą zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie dotacji i finansowanych tymi dotacjami wydatków. Pierwotnie zmiany te miały być przyjęte zarządzeniem burmistrza zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie o finansach publicznych i w uchwale budżetowej na 2021 rok ale wtedy kwoty w budżecie byłyby różne niż kwoty w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa, które dotyczą roku 2001 i stąd też konieczność wprowadzenia tych zmian właśnie w formie uchwały. Zmiany dotyczą wydatków bieżących i, i przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami tych wydatków. Rozumiem. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2021. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie 1, 2, 3 i 4 wraz z załącznikami. W paragrafie 5 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2021. I przechodzimy w związku z tym do ostatniego podpunktu, punktu 8, czyli do projektu, tak do podpunktu L w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. No to jest uchwała, która jest konsekwencją tej, którą właśnie żeśmy podjęli w związku z tym również została pozytywnie zaopiniowana przez komisję budżetowo-gospodarczą, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach Uchwała, co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim i trzecim, II, wraz z załącznikami. W paragrafie 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Beata. Tak. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Szanowni Państwo, w związku z tym wyczerpaliśmy punkt 8, czyli podjęliśmy wszystkie uchwały z tego punktu, przechodzimy w związku z tym do punktu 9 porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Krzysztof, proszę. Ja chciałem się dowiedzieć od Pani Burmistrz bardziej, żeby Pani Burmistrz coś y, sprecyzowała odnośnie tej kwoty 4,5 miliona. Chodzi mi o to, że my już się całkowicie pozbędziemy jak zainwestujemy te pieniądze, możliwości linii kolejowej do powarły. Y, kwota 4,5 miliona złotych jest to kwota, która mówi o y, zaadoptowaniu budynku pod potrzeby miejskie. E, chcemy tam zlokalizować Centrum Informacji Turystycznej, chcemy zlokalizować e, bibliotekę publiczną e, i miejsce takie wystawowe. Chcielibyśmy przenieść z budynku B e, to muzeum, które jest w budynku B do tego miejsca. Natomiast na dole będzie przy bibliotece będą również pomieszczenia, które e, mogłyby służyć ewentualnie ruchowi pasażerskiemu, czyli taki rodzaj, rodzaj e, e, punktu gastronomicznego takiego klubowego. Natomiast po rozmowie z PKP wiemy, że PKP nie potrzebuje punktu na sprzedaż biletów, bo odbywa się to w tej chwili w automatach, czyli potrzebowali tylko, potrzebują tylko miejsce wydzielone przy peronie na automaty i to jest wszystko, czego od nas oczekują. Ta inwestycja w żaden sposób nie przeszkodzi w uruchomieniu kolejowej, kolejowego powiązania z Mysłakowicami, Jelenią czy z Wprost przeciwnie, uatrakcyjni ten teren i na pewno będzie to takie miejsce przyciągające, zwłaszcza, że to jest tak dolne centrum miasta. Rozumiem, dziękuję, bo nie chodziło mi o to, żeby Jedna inwestycja nie brukowała drugiej inwestycji, skoro jesteśmy i za tą, i za tą. Nie. No, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze um, jakieś pytania o sprawach różnych? Pani Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, kilka dni temu upłynęło trzy lata od powołania mnie na funkcję. Burmistrza chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować za te trzy lata bardzo owocnej, chociaż trudnej pracy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za te liczne rozmowy, za to, że jesteście Państwo zawsze do dyspozycji, za to, że rozliczacie i za to, że jesteście, że próbujemy zawsze znaleźć konsensus w sprawach, które są bardzo trudne, bardzo takie wymagające wielkiego zaangażowania zaangażowania. Te trzy lata są, myślę, że dla miasta bardzo pozytywne, bo zmienił się nie tylko wygląd miasta, ale i postrzeganie miasta nie tylko przez mieszkańców, ale i osoby z zewnątrz. Ja z wielką dumą w tej chwili czytam wpisy znanych naszych fotografików, jak pokazują kowary i mieszkańcy wpisują, to jest moje miasto, to jest miasto, w którym się urodziłam, urodziłem, kocham to miasto, to cieszę się, że miasto się zmienia i za to wszystko i Państwu dziękuję i wszystkim moim dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych. Dziękuję bardzo serdecznie i tym związanym bezpośrednio z urzędem i tym niezwiązanym bezpośrednio z urzędem, tak jak szpital, jeden, drugi, trzeci, jak Nadleśnictwo, jak Policja. To przyjemność dla Państwa pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Dodam tylko, że Pani Burmistrz w szczególnym dniu te podziękowania do nas wszystkich kieruje, dlatego że Pani Burmistrz obchodzi dzisiaj urodziny. W związku z tym pozwoliłem sobie w imieniu Państwa złożyć Pani Burmistrz życzenia zdrowia, siły i radości z wykonywanej funkcji. Życzymy siły i zdrowia przede wszystkim, radości, radości również. I spełnienia marzeń, szczególnie tych związanych z kowarami. No właśnie. Od wszystkich rad. Od wszystkich oczywiście. Każdy się dołączył do tego, także, żeby nie było. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym e, zamykam 47. sesję Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2021 roku. Dziękuję bardzo za owocną współpracę. Tym bardziej, że znowu to była sesja zdalna, ale przebiegła myślę, że wzorowo. Dzięki bardzo i do widzenia.